Zaś mi test o mazbi pasy fedopy zlienta. Sprawdzi mi jak pardzo fedopy jest dodupi, ile zabi pas są ziala. Zaś mi, wulkan. Certified hood classic. The dog, with the dog, with the dog, the dog, the dog, with the dog, the dog, the the dog, No, just... This is a certified hood classic, this is a certified hood classic. Wielu Benz, Szymek na bicie szmato, nigdy ponad stan, nigdy, nigdy, szkıl! Nie, nie mogę uratować tej dziewczyny Ej, nie mów mi że możesz uratować To gówno, ej ej Wszystko czego chcę to zwrot za to, że zawsze gra do gówno, nic nie dostaniesz Teraz mówię, nie mów mi że jesteś, ej Jest podobne go do tekst kurwe Ej, mogę uczynić się bogatym Ej, ej ej Ej, mogę sprawić, że to kochanie. Mogę sprawić, że to. Mogę cię tam zabrać, ale kochanie, nie wrócisz stąd. Mam tego dość. Nie chcę te, się cię zasmucić. Czyście się boję, kochanie? Ty nie zabierze mnie z powrotem. Nic podobnego do tych Mogę cię uczynić, bogaty